Ciekawe zapytanie internauty, czy cukrzyca typu pierwszego, czyli insulinozależna, u osoby około 30 roku życia, pomimo dobrego prowadzenia przez diabetologa, dyskwalifikuje Cię do pracy na wysokości powyżej 3 metrów? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, oczywiście tradycyjnie zacznę od zapytania i przypomnienia historii internauty. Witam, mam 30 lat, cukrzycę typu 1 to około Lat 6 pracuję w branży energetycznej jako pracownik umysłowy. Jednak wymagane są badania wysokościowe z powodu ewentualnej konieczności wizytacji stanowisk pracy, kontroli i tym podobne. Jest to zależne od zakresu prac Posiadam ważne zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy powyżej 3 metrów, które właśnie przysłałem Panu do wglądu. Jednak chciałem zmienić pracodawcę i pomimo pozytywnego przejścia wszystkich wymaganych konsultacji neurolog, laryngolog, okulista, a także badań dodatkowych, czyli badanie dna oczu, konsultacji diabetologicznej, poziomy cukru, lekarz medycyny pracy nie wydał mi zdolności do pracy na wysokości. Uważam, że sam fakt chorowania na cukrzycę nie może stanowić przyczyny do warunkowania zdolności do pracy. Samo rozpoznanie cukrzycy nie może być stygmą. Powinno to być poparte indywidualną oceną stanu zdrowia pacjenta oraz indywidualną oceną i analizą zagrożeń na stanowisku pracy. No i tak ode mnie, na sam koniec rozgoryczony pacjent wspomina, że jest bulwersowany. tą zbytnią asekuracją lekarza medycyny pracy i brakiem rzetelnej i indywidualnej oceny sytuacji. Poradziłem napisanie o odwołania, natomiast po chwili się okazało, że pacjent już przeszedł tryb odwoławczy, i oczywiście wynik badania odwoławczego był też negatywny. Reasumując to wszystko, powiem szczerze, bardzo mi trudno polemizować z tą osobą. Tym bardziej, że przynajmniej z opisu cukrzyca wygląda na bardzo dobrze prowadzoną, jest pełna świadomość mogącego wystąpić epizodów hipoglikemii, nie opisuje tutaj żadnych różnych, niezliczonych, wtórnych powikłań tej choroby. Tenże pacjent ma również pozytywną opinię od diabetologa, wprawdzie wystawioną na tzw. karcie konsultacyjnej diabetologicznej do badań kierowców, no ale na tej podstawie Teoretycznie badamy nawet kierowców tirów. Natomiast jakie jest moje zdanie na ten temat? Prywatnie uważam, że głównym problemem dla pacjentów i dla lekarzy jest brak konkretnych norm prawnych dotyczących tzw. pracowników kodeksowych, którzy są zatrudnieni na wysokości, jednocześnie chorzy na cukrzycę. No, w zasadzie tak dotyczy to wszystkich pracowników kodeksowych, nie tylko tych na wysokości, ale powiedzmy. Yy, Najczęściej pracownicy zatrudnieni na wysokości mają problem z przejściem tych badań, i nie tylko z powodu cukrzycy. Kierowcy zawodowi doczekali się już tych norm w najnowszym rozporządzeniu ministra zdrowia, co więcej nawet personel lotniczy, piloci czy stiuardesy, kontrolerzy ruchu lotniczego, mają dość szczegółowo opisane zasady postępowania w przypadku cukrzycy leczonej insuliną i nie tylko. I powiem więcej, że pod pewnymi warunkami teoretycznie mogą być dopuszczeni. Natomiast w przypadku wspomnianych pracowników kodeksowych, decyzja tutaj zależy od oceny i wiedzy lekarza, tak sobie domniemywam, że ponieważ wcześniej inny lekarz wydał zrzeczenie pozytywne, no nie mogę wykluczyć, że postępowanie tego drugiego mogło być nieco asekuracyjne. No, ale skoro odwołanie nie przyniosło rezultatu, to postępowanie aż kilku lekarzy trzeba by tu uznać za asekuracyjne. Aby było jasne, nie przesądzam kto miał rację. Natomiast uściślenie norm dla cukrzyków dałoby lekarzom orzekającym jakąś potężną broń, jakąś podstawą prawną do merytorycznego uzasadnienia swojej decyzji, natomiast pracownikom również możliwość fachowego odwołania się no, opartego nie tylko na jakichś gorzkich żalach, na poczuciu krzywdy, tylko na decyzji jakiejś i opinii merytorycznej, nawet drugiego lekarza. Jestem lekarzem badającym pracowników platform wiertniczych na Morzu Północnym, dla operatorów brytyjskich i również tam zasady postępowania w przypadku cukrzycy są ściśle określone, także nie ma tutaj miejsca na jakąś taką dowolność. Na tym w sumie kończę, jeżeli Ty masz jakieś swoje doświadczenia w temacie cukrzycy i pracy na wysokości, napisz koniecznie tutaj w komentarzach poniżej. Temat jest rzeka, temat jest wybitnie kontrowersyjny. Jakbyś mógł, to wpadnij na mojego bloga badania lekarza medycyny pracy.com lekarz -pracy .com. Poruszam tam podobne tematy. Także bye bye. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny transportu.